Tak, 6 sztuk, żeby było po. Jeszcze inne ujęcie ciasteczek baklawa. I te co gratisowe mi pani dała, to też mi strasznie smakowały. Takie malutkie. Takie malutkie, kwadratowe, no, przepyszne właśnie. No szkoda. Z dwie sztuki. I to będzie na tyle. Niech to całkiem możemy. Jeszcze będzie? Jeszcze będzie. Jeszcze będzie. Jeszcze nie. Jeszcze będzie. A co to będzie. Jeszcze będzie. to? Ciasteczka, baklawa tureckie. a wszystko na wrocławskim Bożonarodzeniowym Ryneczku. I bierzemy cały komplecik jak zwykle. A teraz już wiem, które Chociaż tych nie pamiętam że były, ale nie <grywanie> wiem nie, te mamy nowe. A to tym też chyba nie warto. Nie wtedy. Dobra, to tak pojawiły. Dobra, nie, je, tak? Nie. Te mi strasznie smakowały i właśnie te takie nie. Tak, jezu, to, to było. No, bardzo no. Dobrze, to. Także będą zakupy na słodko.